I. Przyjaciele przymocnij. Bardzo często było tak, że piec stał w jakimś tam pokoju, uh -huh. a za ścianą było palenisko, żeby nie, nie syfić. E, nie? Czyli za ścianą był, e, było uh -huh. ładowanie, uh -huh. ładowanie do pieca e, i za ścianą było czyli, też odejście do komina, a natomiast sam piec znajdował kukuj. się w celi więziennej. Chodzi o to, żeby wiesz, ten wskazaniec nie miał dostępu, a trzeba było mu na przykład ogrzewać tą celę. No kiedyś celi się nie ogrzewało, ale niektóre się ogrzewało. No jeżeli to było jakieś skazanie, z którym się ogrzewało. Chodziło o to, żeby on nie miał dostępu ani do dymu, ani do paleniska. Do Palenisko mhm. e, bardzo prymitywne, drewno paliło się po prostu leżąc. Słuchajcie, zobaczcie te drzwiczki, Starość po prostu nie możemy. Mam, mam bardzo dużo takich recyków, nie wiem, z 30-40 sztuk. Mam, jest największą kolekcję drzwiczek największą kolekcję na świecie chyba drzwiczek secesyjnych Art Deco takich starych drzwiczek ładnych ozdobnych z pieców hmm. czyli te ażurowe na świecie? tak to były takie drzwiczki, które były jako drugie ozdobne nie? bo jedne drzwiczki się przebarwiały one wtedy miały brzydki bardzo często kolor a w takich wykwintnych domach na, na tych piecach na zewnątrz były drugie ażurowe piękne drzwiczki i taki drzwiczek mam tam nie wiem z ze 150 sztuk. W ogóle w siedzibę, siedzibę w tej chwili naszego cechu umieścimy w Z Duny to jest na południu Wojewódka Tam była kaflarnia, która była najstarszą kaflarnią w Polsce z 1854 roku. Będzie tam siedziba ceramików z Wrocławia. Będzie tam siedziba cechu z Dunów Polski. Siedziba Stowarzyszenia Kominki polskich. Będziemy budować na przykład piec z 2000 butelek. 2000 butelek powinien i z tych butelek zbudujemy piec. Butelki będą się wyginać. Będą się wyginać. Będą się właśnie. No o to chodzi.